Witam serdecznie wszystkich Państwa z Ogrodu Zoologicznego na wyspie Santa Sol, na Wyspie Sal po, po, po, po nazwie oryginalnej Sal jest oczywiście tłumaczona na Sól, czyli Wyspa Solna, Kawerdiańska i dzisiaj odwiedzam ogród zoologiczny, ogród botaniczny, tak właściwie tutaj po ich niemu. Nazwany, i tutaj są też piękne y, zwierzątka, na przykład papugi, ptaszki, barżanty. Także pokazuję Państwu piękne, znowu egzotyczne tutaj, y, zwierzątka z wyspy. Witam serdecznie wszystkich moich subskrybentów i nowych widzów na moim kanale oczywiście jest to kanał z wróżbami ale teraz jestem na świątecznym urlopie gdzie odwiedzam piękne miejsca z naturą z fauną, florą przepiękną, egzotyczną afrykańską są to wyspy afrykańskie więc piękne, egzotyczne widoki zobaczymy teraz dalej pokażę Państwu tutaj